Cześć Egipa. witam wszystkich, tutaj w zasadzie część to już funkcjonariusze no ale jeszcze jakimś cudem się na hangoucie znaleźli cześć Anty, Kamil, Mik Weronika pierwsze tradycyjne pytanie, czy mnie słychać widać i czuć jak dźwięk jest w miarę OK to za parę sekund zaczynamy, natomiast Dzisiejszy temat nasunął mi się trochę po takim szkoleniu gościa nieinternetowym i problem tego dżentelmena był taki, że nie ma w domu komputera przyszedł do mnie do domu Pogadaliśmy parę razy w zasadzie nie robię takich szkoleń, bez części online, z prostego powodu, że nie wiadomo o czym z typem gadać, prawda? Póki nie jest przygotowany, natomiast na plus tego dżentelmena było to, że nie zdał już kilka razy, czyli jakieś pojęcie o multi miał i był to tak zwany słaby kandydat, on w tej chwili od dwóch tygodni czeka na, na wynik natomiast złożył mi obszerną relację z tego co że tak powiem, psycholog go przepytał i wrzucę Ci tutaj, tak jak napisałem prawie 45 pytań zasadniczych do tego były pytania takie dodatkowe natomiast zabawa polega na tym że y, pomimo tego, że odpowiadał bardzo słabo, to y, psycholog mimo wszystko go <głos> ciągle pytała, prawda, czyli y, cała rozmowa trwała tam 20 parę minut, pewnie będzie krócej niż nasz dzisiejszy hangout, y, natomiast y, no zobaczysz, jakie, jakiego typu to pytania są, że warto się trochę przygotować, żeby nie zmyślać z dynki, a po hangoucie po tej części nazwijmy takiej yy, po omówieniu tych pytań po prostu przejdę do yy, Twoich pytań i odpowiedzi I yy, pierwsze pytanie Ile Pan ma lat, ale równie dobrze pytanie może być Ile pani ma lat, i on odpowiedział: 40. Nie jest to prawdziwa odpowiedź, ale niewiele różniła się od tego, co miał naprawdę. I od razu konterka pana stan cywilny, i tutaj, zgodnie z prawdą, odpowiedział kawaler. Yy, równie dobrze, Ty możesz być singlem, powiedzmy panną No i pytanie z, pada wtedy kolejne Czy ma Pan rodzeństwo? Oczywiście kogo? W tym przypadku miał brata, młodszy, starszy ten brat Oczywiście tutaj masz pytanie psychologa yy, Brat był starszy i czy mieszka pan sam, czy z rodzicami i wyszło na to, że ten dżentelmen mieszka z bratem i, no każdy kto wie co się dzieje w Warszawie na Wołoskiej Pani, która przepytuje na PZP, uważa, że jeżeli ktoś jest kawalerem w tym wieku no, nie ma jakiejś ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, mieszka bo tak powiem, że tak powiem, z rodzicami, czy z bratem, to już jest skazany na pożarcie jako niedojrzałe emocjonalnie, no ale to to jest inne miasto, być może ten gość będzie miał więcej yy, sz, więcej szansy i piąte, pytanko, gdzie, gdzie mieszkasz? No tutaj musisz podać odpowiedź, jakieś tam miasto, adres czyli ciągle widzisz pytania są takie tam w zasadzie informacyjne, ale, jak sprawnie odpowiadasz, to wszystko idzie, że tak powiem, very good. I w końcu padło pytanie, czy brat też kawaler, prawda? Następne, czy pracuje Pan obecnie? Tak, oczywiście podaj mie miejsce pracy, ten dżentelmen podał podał swój zawód i padło też pytanie, ile lat pracuje w tej firmie On pracował kilkanaście Zastanawiał się trochę, bo jak kilkanaście lat w jednej firmie to ona jakoś tak, żeby skrócić czas na przepytywanie to dała mu w zaokrągleniu, że nie musi być od miesiąca, czy od dnia, tylko od od danego roku Pana wykształcenie, wyższe licencjat Pełna nazwa szkoły Psycholog tutaj cały czas notuje, czyli zwróć uwagę, dochodzimy tam do pytania kilkunastego a to w zasadzie takie pytanka są techniczne, tutaj się nie ma co bać Kierunek tych studiów, podał jakiś kierunek nie powiem jaki, żeby gościa do końca nie sprzedać yy, i zaczynają się pytania takie już bardziej osobiste, skąd u tego pana był pomysł na ten kierunek studiów? On tutaj strzela, że kierunek przydatny w policji, chociaż w mojej opinii on w ogóle przydatny nie był. Jeżeli chcesz wiedzieć jaki to kierunek, to Mówiłem o tym kiedyś w jakimś innym hangaucie, ale tutaj dla celów RODO i innych ten kierunek pominę i próbuję teraz z tego gościa wyciągnąć jakieś pozytywne rzeczy, czyli jakie umiejętności dodatkowe pan posiada. I tutaj gościu zaczyna się motać, opowiada o jakiejś szkole policjalnej tą szkołę policjalną skończył po technikum, ale przed jego innymi studiami, prawda? No i konkretne pytanie. Pani uzupełnia tą ankietę i w sumie zadaje pytanie, od którego się roku uczył. On coś tam zaczyna motać, natomiast w końcu pada pytanie precyzyjnie, co to są te dodatkowe uprawnienia. I chodziło tutaj bardziej o prawo jazdy, kursy, tam pamiętasz, za to wszystko co dają punkty on podaje jakieś mało istotne, w zasadzie poza prawem jazdy kategorii B się tam za bardzo nie miał czym pochwalić. Czyli zwróć uwagę, pytania, nie są jakieś ciągle trudne. W zasadzie są bazalne, podstawowe. No, tyle, że akuratnie ten dżentelmen uczciwie powiem, bardzo słabo odpowiadał. No i dalej przepytujemy, czyli w sumie ankieta personalna, staże, praktyki. Czy pan jakieś robił? No, staż miał w dwóch miejscach oba związane z miejscami, w pewnym sensie ze służbami mundurowymi to Y to jest jakaś tam komenda policji natomiast yy, oczywiście Pani przepytała co tam robił, co robił na drugim stażu i tutaj yy, zainteresowała ją właśnie to, to drugie miejsce i to to takie stwierdzenie, i się spodobało, to niejako szukała potwierdzenia, że po tym stażu gościowi parę lat temu się spodobało do policji. Takie jeszcze pytanie dodatkowe, czy pracował Pan w trakcie studiów? Potem, jakie miał Pan pracę, Czyli, gdzie po kolei Pan pracował czy pamięta Pan Lata? I tutaj jest takie pytanie dodatkowe ponieważ on wymienia dodatkową pracę, gdzie pomaga się ludziom w pewnej specyficznej sytuacji I ona się zapytała, czy praca była charytatywna czy jednak ten gość coś z tego ma, czy jest tam codziennie. No, gdyby była charytatywna, to byłby to dla gościa plus, natomiast on po prostu dorabiał w pewnym miejscu, gdzie się ludziom pomaga, ale charytatywnie tego nie robił. I w końcu dochodzi do tego, czy zdaje pan po raz pierwszy do Policji, on tutaj podaje, że ponad czwarty, co jest prawdą, ale nie powiem dokładnie ile razy, prawda? No i czemu zdajesz po raz kolejny? Raz udało mu się przejść MS-a, ale odrzuciła komisja. I co ta komisja stwierdziła? Ponieważ to było jedno z pierwszych podejść do MS-u, wykręcił się sianem, nie pamiętam, było dawno, odwoływałem się, ale podtrzymano orzeczenie. I tam próbował się wdać w jakąś dyskusję natomiast, na temat tego odwoławczego trybu, natomiast no, bądź co, bądź kilka razy potem MS-u nie znaczy pierwszy raz też nie zdał, drugi raz zdał, a potem znowu MS-u nie zdał i tym sposobem dyskusja została ucięta. ta, jeżeli chodzi o sprawę komisji I w końcu pytanko o jego motywy, czyli w sumie skąd pomysł na policję jest identyczne z pytaniem dlaczego chcesz do policji Czemu się pan tutaj usilnie stara? No usilnie stara, skoro ty, tyle razy się stara, to się stara usilnie. Odpowiedź dał tutaj według mnie taką nijaką mi też dał taką samą w gabinecie Pomimo, że naprowadzałem go trochę w innym kierunku, no nie, nie, nie nie próbował mnie posłuchać. I yy, znowu wyciągają z gościa, a w zasadzie próbują wyciągnąć jego doświadczenie, umiejętności, wiedza, co się w policji może przydać. Odpowiedź znowu bardzo mdła, w zasadzie uważa, że samo skończenie studiów typu licencja, to już policja go powinna z rączkami otwartymi przyjąć, nie wiem, tam mu jeszcze tak jak w misiu dwóch krakowiaków, czy jakąś tam inną ekipę, orkiestrę, żeby mu zagrała na przywitanie. W jakiej policji się Pan widzi? Jaki wydział Pana interesuje? Um, nie wysilił się, podał prewencję, wystarczy mu tylko zwykły, zwykła służba patrolowa. Namawiałem go na coś innego, ale jakoś tak też też nie szło mi. Moje wysiłki były nieskuteczne. Co może być trudnego w pracy policjanta? Jak pan myśli? długo myślał i niewiele wymyślił też znowu taka jakaś byle jaka odpowiedź świadcząca o tym, że za bardzo o tej policji no niby wie, ale jakoś tego nie potrafi wyartykułować. Pana mocne i słabe strony, czyli klasyczne pytanie o wady, zalety jeżeli pytają o mocne i słabe strony, to można troszeczkę tam po, pokombinować poza cechami charakteru, prawda? No, jeżeli chodzi o mocne strony, podał tylko dwie, po pewnym czasie Pani się tam znudziła i się zapytała o strony słabe, też mu jakoś to tam w zasadzie, nie odpowiedział na to pytanie, czyli na pytanie owady nie odpowiedział. Padło pytanie, jak pan sobie organizuje pracę? Zaczęło się brakiem odpowiedzi. No, pani zaczęła go tam jakoś naprowadzać, czyli przychodzi pan do swojej firmy i jak tam jest, czyli w zasadzie opowiedział swój Dzień pracy, jak przyszedł do, do, od przyjścia do pracy po, po wyjście. Hmm, klasyczne pytanie o pracę w grupie. Czy woli pan zajęcia indywidualne, czy grupowe? Oczywiście odpowiedział, że grupowe. Jakie są zalety, czy plusy tej grupy? Tak dosłownie został zapytany. Odpowiedział, no, hmm, według mnie odpowiedział kiepsko. Od, Zapytała też o minusy. Yy, następne pytanko, jakich ludzi pan nie lubi, prawda? Yy, odpowiedź wyjątkowo kiepska, zamiast coś powiedzieć, że nie lubię ludzi, którzy nie dotrzymują słowa, którzy oszukują, którzy są tacy stracy czy owacy, to on po prostu w zasadzie nic nie odpowiedział. I ona mu pomaga pytaniem, proszę dokończyć zdanie, ludzie są. I tutaj muszę powiedzieć, że tam jakoś nawet się mu udało. Ludzie są dobrzy. Raczej pozytywnie odpowiedział na to pytanie. Także jeżeli masz cokolwiek wyciągnąć zdań, ze zdań niedokończonych, które być może przydadzą ci się na komisji lekarskiej u psychologa, to raczej dokończaj takie zdania niedokończone pozytywnie. Kolejne pytanko: czy miał pan taką sytuację, że był pan odpowiedzialny za wykonanie jakiegoś zadania? Oczywiście, że miał. Proszę podać przykład. Przykład jakiś taki bezsensowny, że. No ale coś tam podał, prawda? Z kim się panu najtrudniej pracuje? Czyli trochę taka wersja. Yy... Jak, jak, się pytał, ludzi, jak się zapytała go, jakich ludzi pan nie lubi? No tutaj brak sensownej odpowiedzi o od tego gościa. Ważna trudna sytuacja życiowa. Czy pan miał jakąś trudną sytuację, która się wydarzyła? Trudna sytuacja dla pana. No, on że dostać się na studia. I oczywiście pada kontra. Czemu? Tutaj zaczął się tłumaczyć, że to się trzeba dużo uczyć, prawda? Czyli jak się dostanie na szkółkę policyjną, to też będzie miał ważną, trudną sytuację życiową. Natomiast schemat trudnej sytuacji życiowej jest trochę inny, schemat odpowiedzi na to pytanie, a mianowicie nie chodzi o trudną sytuację życiową, bo każdy to jakąś ma, tylko opowiedzieć o tej sytuacji i jak rozwiązałeś tą sytuację, prawda? A szczególnie, że Ty tą sytuację rozwiązałeś. Ponieważ to było niedawno, zaraz po nowym roku padło mu pytanko, czy składał sobie Pan jakieś postanowienia w domyśle noworoczne? Jeśli tak, czy coś się udało sprawić, czyli dotrzymać tego dotrzymać tego postanowienia i szczególnie, tutaj takie, na samym dole masz, że miał powiedzieć o takim, które udało mu się wykonać on tam podał jakieś postanowienie związane ze sportem, prawdopodobnie przygotowywał się do testu sprawności fizycznej, i powiedział, że tam ćwiczy na hali, coś tam biega i tak dalej i tak dalej czy zdarza się panu pomagać innym zaczął mówić najpierw o pracy dostał kontrę że chodzi o pomoc poza pracą czy zdarzyło się panu pomóc coś komuś prawda no tam zaczął jakoś tam coś tam kręcić mówić coś o pomocy sąsiadce typu nie wiem przyniesienie drewna z piwnicy czy węgla no to dopytała, czy pomógł Pan komuś, kogo Pan nie lubi? Tutaj komuś rzeczywiście podobno pomógł, natomiast wtedy padło pytanie, czemu go Pan nie lubi? Warto Jeszcze niedawno nie potrafił się wytłumaczyć, jakich ludzi Pan nie lubi, prawda? A tutaj nagle się okazało, że jednak kogoś nie lubi, tylko yy, no musiał odpowiedzieć, dlaczego tego gościa nie lubi. Czy żałował Pan jakiejś swojej decyzji życiowej? Brak konkretnej odpowiedzi? No mówię, coś tragicznego. Co Pana najbardziej stresuje? No znowu brak odpowiedzi, ona go ciągnie, czy, czy żeby powiedział coś ogólnie, a on po prostu walnął, że sobie żyje bezstresowo no coś ciągnięty dalej za język wali tematem, że w pracy jest coraz więcej obowiązków, a od lat uposażenie ma to same. Czyli, jeżeli już na początku żalisz się, że kiepsko ci z że jak ci dołożą w policji obowiązków, a uposażenia nie podniosą, a wiesz dobrze, że dopiero podwyżki były po kilku latach, te ostatnie które teraz było wyrównanie, bodajże w lutym No to raczej, tak samo będziesz się skarżył na więcej obowiązków i to samo niskie uposażenie w policji, prawda? Jak radzi sobie pan ze stresem, czyli ciągle walimy o stresie um, Coś tam podał, jakaś tam muzyka, nie muzyka Jakieś, jakieś takie nie schemat, który ja polecam, czyli najpierw yy, że stres mnie mobilizuje, że, że zastanawiam się, co zrobiłem źle, a muzyka, czy tam jakieś czynności zastępcze dopiero na samym końcu. Yy, największe niepowodzenie w życiu I tutaj odpowiedź, że takich nie było. Ta kobieta mu z przekąsem powiedziała, że jest szczęścia. Że czy udało się panu komuś przekonać do swojego zdania? Um, udało mu się przekonać, a mianowicie, żeby go ktoś zastąpił w pracy. Takie pytanie wyjaśniające: czy ma pan funkcję kierowniczą? No, akurat nie ten człowiek w funkcji kierowniczej w swojej pracy żadnej nie miał. Jak pan reaguje na krytykę? Pamiętasz pytanie z Multiego? Krytyka Nagana dotyka mnie. Bo leśnie, co się dzieje, jak ktoś pana krytykuje, jak się pan zachowuje, jaka jest pana reakcja, no, staram się na to pogodzić, natomiast ona go tutaj naprowadziła, że chodzi o to, czy coś po takiej krytyce robisz, czyli czy coś pan poprawia, Ważna decyzja życiowa, którą Pan podjął, nie potrafił podać od razu, potem jakaś mdła odpowiedź. W ostatnim czasie coś ważnego, znowu problem z odpowiedzią. I tutaj Goś mnie zabił, bo dostał pytanie, czy jest Pan osobą empatyczną? Odpowiedź nie. Każdy, kto trochę był na moich hangoutach, wie, że empatia jest jedną z cech, w profilu idealnego policjanta zdolność zrozumienia innych ludzi i tutaj, co uważa Pan za swój największy sukces? Prawo jazdy kategorii B no zaciekawiło kobietę ile razy zdawał zdawał 4 razy, z tego widać, że jakiś H to wielki nie jest, aczkolwiek no, sam zdawałem na prawo jazdy kategorii A 4 razy, Fakt, że miałem na 48 czy 49, ale w końcu zdałem. I jeżeli chodzi o pytania, takich pytań się możesz spodziewać. Natomiast. Natomiast. Idziemy dalej do pytań grupy TS, nie cmokaj Pan Dobra, TS, dobra, niestety tymczasowo Cię wy, wyciszę, bo nie znoszę za bardzo krytyki, prawda? Krytyka i nagana dotyka mnie boleśnie, także ale, ale, ale, ja tutaj jestem gospodarzem tego tego hangoutu, prawda? I przelecimy pytanka, w zasadzie nie ma tych pytań zbyt wiele um, Mariusz Stawiński, Witam Panie Darku, moja żona powiedziała, że stęskniła się za Pana głosem. Kurde blade no Mariusz, możemy się kiedyś spotkać, we trójkę porozmawiać zobaczy jaki jestem na żywo, ale zapewniam Cię, że głos mam jakiś wybitnie nieciekawy, prawda? Nie jestem jakąś tam osobowością radiową czy coś w tym stylu w zasadzie Marcin Gibas Mam 41 lat, czy mogę ubiegać się o służbę w Policji. Marcin możesz mieć lat nawet 91 i się możesz ubiegać. I powiem uczciwie, że yy, po nowym Multim yy, pierwszy student, który mi się dostał miał lat 42, ale Bonanza już się kończy. Zaczynają uwalać. moje elitarni z Facebooka, Ktoś mi dał info, że już w Krakowie sześć osób multiego oblało, nie wiem na ile, ale ale bonanza się kończy, przestają się przejmować bezkrytycznie, a po tym po tych rozmowach, co miałem z tym, tym człowiekiem, bo mówię, kilka razy był u mnie to wcale mnie nie dziwi, że wszystkich nie przepuł Szczają. Prawda? Sławek I yy, jak czekałem po komisji lekarskiej, to mi pani sekcji doboru powiedziała, że muszę czekać na sprawdzenie ABO. No, taka jest proce Dura Adrian S. Jak się ma to do straży granicznej testy są takie same Nie Adrian, nie są takie same Natomiast, ktoś ostatnio mi zrobił coś fajnego dla straży granicznej a mianowicie zorientował się, jakie są tam testy Nie powiem, że zrobił to przy udziale telefonu komórkowego, ale są to niestety inne testy psychologiczne, natomiast wszystkie zasady, które tutaj uczę są takie same. Hmm. Już momencik, już momencik Panie Darku, jak odpowiedzieć o pytanie na największą porażkę? No, schemat jest bardzo prosty. Jakaś porażka, wyciągasz wnioski, analizujesz całą sytuację, wychodzisz, z, jakby to powiedzieć, rozwiązujesz tą sytuację i nie popełniasz tych, tych błędów na przyszłość. Prawda? Czyli w zasadzie pytanie jest nie tyle o największą porażkę, tyle o bardziej o wyciągnięte wnioski z tej porażki na przyszłość. Czyli jeżeli porażką była awantura z klientem, to warto się zastanowić, gdzie zrobiłeś, zakładam, że jesteś w jakiejś pracy takiej z ludźmi, czy pracy sprzedażowej, no to zastanawiasz się, gdzie popełniłeś błąd, że ten klient zaczął się tam z Tobą awanturować, w jaki sposób mogłeś tą, tej awantury uniknąć? Być może uniknąłeś tej awantury, obiecałeś mu tam jakiś rabat. A klient, najlepsze fajne, jest fajne zakończenie, jak jest sytuacja typu win-win, prawda? Czyli yy, i wilk syty i owca cała, czyli klient został wiernym klientem. Yy, tam kupować zaczął inny jakiś towar, ty mu dałeś jakąś zniżkę, no coś w tym stylu, prawda? UT witam, miałem na początku roku TSF i TSW, chyba TWS no nieważne, ale z przyczyn osobistych nie stawiłem się, dostałem pismo o rekrutacji za ile mogę podejść, za rok czy za pół nie wiem, chyba za pół UT ale takie walenie w chuja, kurwa, z policją. Coś tam mi kiedyś pisałeś, że miałeś tam jakieś przyczyny osobiste, ale kultura wymaga tego, żeby jeżeli wiedziałeś, że nie pójdziesz na ten TSF, zać im przełożyć termin, zadzwonić, przeprosić, a nie, jakby to powiedzieć, kurwa, zabukowali dla ciebie miejsca, ty miałeś to w dupie, prawda? Nie obrażając oczywiście ciebie, no. Hossa, jak pan myśli, ma sens podchodzić czwarty raz, czy spróbować do innej służby mundurowej? Nie wiem, Hossa, gdzie zdawałeś, jak się uprą na przykład w Katowicach, czy w Olsztynie, to żeby skały srały, to za czwartym razem nie zdasz. Natomiast, po tym gościu, co u mnie był, to jeżeli jesteś słaby, to nie ma sensu, prawda? Tytuł tego hangoutu jest dlatego, że pytania, te prawie 50 pytań padło do gościa, który był naprawdę słaby i, i w zasadzie jak on przeszedł tego multiego kiedyś, to nie mam pojęcia, ale wtedy go wyhaczyli na, na komisji i, i nawet u mnie był nazwijmy to średnio reformo walny, prawda? Ja mu mówię swoje, on wie swoje, czyli jako wadę podaje tam, no teraz mi się przypomniało, że lubi dobrze zjeść, prawda? Wada nic gruchy Ni z pietruchy, prawda? Jeżeli masz podawać wadę to dotyczącą jakieś, jakąś pracy zawodowej, a nie, że się lubisz nażrzeć, prawda, no i wysrać po tym, zapewnie dobrze, czyli paszę na gówno przerabiasz. W SG masz wariograf, tutaj Mikołaj yy nie przejmowałbym się tymi wariografami, one są takie, to są jakaś metody trochę z pogranicza szarlatanerii, więcej się opierają na testach psychologicznych. Prawdziwe, prawdziwe badanie wariograficzne to naprawdę musi to, to, to, to musi być zrobione profesjonalnie. Yy, Uti, dzwoniłem do doboru, ale nie umiem się dodzwonić. Wiesz, no wiesz Uti, no każda wymówka jest dobra. No. Jak się nie umiesz dodzwonić do doboru, do to potem jak się dodzwonisz do swojego na przykład tam dyżurnego, no. Yy, Ma Maria Barwińska Maria Barwińska Yy, yy, czy miejsce zatrudnienia są w jakiś sposób weryfikowane. Nie radzę kłamać. Podobno, podobno psycholog ma jednak jakieś tam twoje papiery przed sobą, być może to porównuje. Nie wstydzić się pracy na Yy, czarno. Yy, Michał Michalski Trzeba udzielać odpowiedzi, które ograniczają możliwość kontry, czyli jak najbardziej wyczerpujące. Dokładnie Michał, ale yy, musisz sobie te odpowiedzi yy, przygotować. Izabela W czwartek zakończyłam brać antybiotyk, w piątek odebrałam obie obiegówkę, kiedy mogę robić badanie krwi. Jeżeli badanie krwi wyjdzie źle, a czasami nawet wychodzi bez antybiotyków, prawda? po prostu trzeba uczciwie powiedzieć, wie pan panie doktorze, byłam przeziębiona, miałam anginę, brałam antybiotyki i tak poszło. Ktoś może powiedzieć o tym wariografie, no nie jest to temat dzisiejszego hangoutu, ja, ja nie mam pojęcia o tym wariografie, jak to wygląda, tam badają tętno, badają coś, ale Ktoś mi już kilka razy powiedział, że gadał swoje i jakoś tam przynajmniej się u mnie przeszkolił i przeszedł, chociaż w ogóle o wariografii nic nie mówiłem. Czy wyższe wykształcenie pomaga w policji, czy jest sens iść po liceum, na studnie, na administrację, czy jakiś inny kierunek? Nie wiem, czy pomaga. Wydaje mi się, że na początkowym etapie Aleks Ola przeszkadza, a nie pomaga. Dopiero potem hmm, dopiero potem może coś pomóc yy, Sylwester, witam, czy uszkodzone przez granie na gitarze, opuszki palców może mieć negatywny wpływ. No jeżeli ja wiem, no no nie, nie, nie wiem, musiałbyś mi jakieś zdjęcie przesłać, czy coś. I, i zobaczyć. Michał pracuje jako kierowca zawodowy, czy jeśli dostałem mandat od ITD za rzekome przekroczenie czasu pracy, to będzie miało poważne konsekwencje podczas rekrutacji? Nie sądzę tam. Mandat zapłacony jest ok. Cezary, Cezary, Panie Darku, czy, czy nagra Pan jakiś odcinek odnośnie PZP? Ja wiem, problem z PZP jest taki, że nie ma jednej normy jak na MULTIM Czyli musiałbym Jest 17 PZP w Polsce Mają inne testy Każdy psycholog podchodzi nieco inaczej Testy mają prawa autorskie Teraz akurat zauważyłem sporą wymianę testów na przykład w Rzeszowie, czy tam w Opolu. No, moi studenci czasem tam cykną jakiegoś zrzuta, komórki teraz są dobre, także to jest takie trochę dla mnie. Poruszam to tylko niestety na, dla swoich, prawda? Nie ma tutaj jakiejś jednej normy, jakiejś reguły, prawda? No, no. Yy, a poza tym uważam, że, że yy, zasady testów, zasady rozmowy są wszędzie takie same. Wszędzie cię pytają o stres, wszędzie cię pytają o, o pozytywne cechy charakteru. Yy, próbują wyszukać, czy nie jesteś jakimś pierdolniętym gościem, tak jak tutaj ci, co mi tam jakieś tam komenty typu chuj w dupę policji. No, no, No. Yy, no, no. Czyli tutaj już bez testów widać, że taki gość powiedzmy jest pierdolnięty i, i go do policji i nie, nie przyjmą Natomiast jedyne co może zrobić, to się pocieszyć tym, że tam może coś tam na moim forum, forum pobuszuje i tam się wykaże. Na szczęście wkroczył moderator i, No i, i, i goście w zasadzie już tutaj nie za bardzo poszaleją, prawda? Slave, matura nie jest potrzebna do dostania się do policji. Pamiętam takiego Adama z, z Bydgoszczy. Dobrze się, że tak powiem, odnajdu. Znaczy, średnie jest potrzebne, ale matura nie jest potrzebna. Tylko musisz jakoś sensownie uzasadnić, że jednak potem się będziesz chciał uczyć, prawda? Tutaj polską wersję. Polską wersję usunięto Hossa, duż, Sharon Baron Dużo miejsc w służbie więziennej, teraz próbuj. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy prawdziwy policjant poczuje klawisza i odwrotnie, prawda? Miałem chłopaka, który szedł dwoma torami, szedł policją, szedł więzienną dostał się najpierw do policji, ale jednak jego powołaniem była więzienna, tym bardziej, że był to jakiś były bokser, prawda? No i jednak potem starał się znowu do, do więziennej i się, i się dostał, prawda? Czy ciężko w Olsztynie? No, pff, trudno mi powiedzieć. Łukasz, jak lubię sobie zapalić raz w miesiącu join, a to wyjdzie na komisji lekarskiej. Łukasz, nie gniewaj się, policja nie jest dla Ciebie, prawda? Złapią Cię kiedyś z tym jointem, wypierdolą Cię ze służby, nie daj Boże, zapalisz sobie tego jointa jadąc jakimś radiowozem, czy coś. Także, także, raczej to nie jest dla Ciebie. Z ostatnich etapów jest kontrola lekarska, co z przepukliną? Niewyleczona przepuklina, wypad z baru. Na jakie pytania mogę liczyć u psychologa, jak już podchodzę drugi raz? No, miałeś pytania gościa, który podchodził ponad czwarty, to, to sobie tylko przepisz te pytania i będzie... Yy, yy, Jan Kowalski, Witam, czy kurs wychowawcy kolonijnego coś da? No, może w jakimś tam, nie wiem, czy jest jakiś wydział do spraw nieletnich, może ci coś dać, prawda? Natomiast, z samych punktów to raczej nie da. Adrian, ma pan jakieś informacje odnośnie zdawalności w Rzeszowie? W Rzeszowie jest bardzo ciężko, jest jakieś wewnętrzne zarządzenie, że jeżeli nie masz powyżej 165, przepraszam, 160 punktów na MS-ie, w ogóle nie jesteś kierowany na policję. Czyli trzeba sobie zapamiętać jedno, że już nie chodzi tylko o przejście MS-u, tylko o dobre przejście MS-u. Czyli nie wystarczy, że jak jesteś na skoczni, to Piotrek żyła skoczy, tylko jeszcze ma skoczyć trochę dalej, i trochę lepiej niż, niż inni, prawda? A sam fakt, że skoczył i zaliczył, no to już niewiele, niewiele daje. Panie Darku, czy policja monitoruje Dark Web? Pewnie tak. No. A czemu miałaby nie, mo nie monitorować, prawda? W zasadzie, jeżeli ktoś wierzy w jakąś prywatność swoją, to jest osobą, co. Znaczy, mówię, prywatność w sieci jest osobą zdecydowanie na i wną. No. Migot yy, ta, tacy mówią HDP, a jak mi mówili na rozmowie wstępnej, policjant mówi wiele takich lepków, yy, a jak im rower furę czy tele zajmują, to zawsze się do nas zgłaszają. Stereo, czy pytania w Policji i Straży Granicznej zadawane są przez psychologa podobne. No dokładnie. Generalnie jest jakiś schemat badania psychologicznego, badają ci tam inteligencję, postawę w pracy, postawy społeczne. Ilu jest psychologów? Takie mogą być pytania, tak jak klasycznym pytaniem jest wymień swoje trzy wady, zalety, to tutaj ona podała, wymień swoje trzy słabości, trzy mocne strony. Czyli, czyli, jakaś tam baza pytań jest, natomiast są różne wersje tych pytań, tak żeby, no, jak Cię zapytają o te wady, zalety, czy coś innego, to od dupy strony, żebyś wiedział co ma, yy, że tak powiem, żeby wiedział co ma odpowiedzieć czy lepiej startować do policji po skończeniu szkoły średniej czy dopiero po otrzymaniu wyników maturalnych no jeżeli tutaj jesteś pewna że zdałaś maturę że zdałaś dobrze maturę to to jest w tym przypadku dla mnie jest najzupełniej obojętne Damian Albo z tym ABO, to nie możesz na, y, przebywać w jednym gospodarstwie domowym, jeżeli chodzi y, o to, żeby ograniczyć kon, os, kontakt z osobą karaną. No, wyśmigasz się z karanego w rodzinie, ale nie możesz z nim przebywać w jednym gospodarstwie domowym. Jest tutaj. Zdecydowany konflikt interesów. Jeżeli, nie wiem, tata, który tam coś tam zajumał, a ty będziesz z nim mieszkał jeszcze w wieku 40 lat, kawaler jako policjant, no to tata może do ciebie przyjść: Synu, mam flaszkę, weź tu, załatw, kurde, żeby mi coś tam nie zrobili, prawda? Tyśka jakieś jakaś szansa na wstąpienie do policji, na mieszkanie lub jakieś dofinansowanie. Pewnie tak, ale nie wyskakuj z tym na żadnej rozmowie z psychologiem, czy rozmowie y, kwalifikacyjnej. Prawda? Rafał, Panie Darku, czy blizna po usunięciu pieprzyka zamie, y, z, zamienia, znamienia ma wpływ na komisję lekarską, jak to się ma jak się mają dokumenty, że wycinek nowotworowy po badaniu histopatologicznym nie jest nowotworowy? Nowotwory niezłośliwe, wszelkie pieprze, brodawki czy coś, nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, no chyba, że ci wycieli pół twarzy, kurde, z jakiegoś kaszaka, to problem będzie, ale tam bez przesady. Gdyby to był czerniak, gdyby była sprawa złośliwa, no to by, byś raczej nie przeszedł, a tam zwykłego pypcia, no zdarza się, prawda? Um, tutaj, dokładnie Marcin, mówisz Kraków i Rzeszów musisz mieć ponad 170 punktów Mniej może dostaniesz się, może nie Także yy, Wrocław Jeszcze coś tam się można dostać Kraków, Rzeszów, Ściana Wschodnia jest coraz gorzej. Sharon Baron, Panie Darku Jak jest za BO, jeśli mam karanego brata w wieku 18 lat, to połowa jego życia temu. No, cały czas pytanie, czy mieszkasz w, we wspólnym gospodarstwie rodzinnym. Jak mieszkasz, to to już jest dupa zimna. Hmm. Adrian, dokładnie ma pan rację, od 160 punktów wysyłają na komisję lekarską. Takie było tam info na spotkaniu kwali efica no, no, Rzeszów zawsze był trudny, yy, mogę się tylko pochwalić, że ostatnio ktoś mi się pochwalił z mojej grupy, że w Rzeszowie był bodajże drugi, trzeci, a może i pierwszy, prawda? Także wszystko dla ludzi. Jeżeli idziesz do służby, w której chcesz przynajmniej przepękać 25 lat do emerytury, to wydaje mi się, że warto się na tyle przygotować, żeby być tym najlepszym. A jeżeli idziesz na tata wariata, to równie dobrze sobie tam idź tam jakiegoś ochroniarza, ciecia, czy, czy, czy, czy innego. I, no i też się zrealizujesz przy pracy z ludźmi. Marysia Wirbicka, Pani psycholog zapytała mnie, gdzie się widzę za parę lat w policji, nie mam wyższego wykształcenia, więc nie świrowałam Pawiana z komendantem. Odpowiedziałam, że chciałabym być przewodnikiem psa. Odpowiedź jest ok, pod jednym warunkiem, że mm, na przykład w Poznaniu jest gość, tak zwany psiarz, prawda, czyli y, psycholog, który się na psach zna, ma te psy i on Cię może wtedy zapytać, no, a ile razy tego psa wyprowadzasz, czym go leczysz, prawda? Czym tam, co mu dajesz, jaką karmę, jaką tego. I jeżeli takich rzeczy nie wiesz, to. Jeżeli taką, takiej rzeczy nie wiesz, to może być, że jest to po prostu sztuczna odpowiedź na potrzeby, tylko na potrzeby, nazwijmy, tej danej rekrutacji. Panie Darku, mieszkałem, ale wyprowadziłem się w trakcie rekrutacji. Mogą podejść do tego. Znaczy, nie pamiętam Sharon Baron, czy chodzi ci o tego brata karanego? No, im dłużej z nim nie mieszkasz, tym lepiej. No, no, szczególnie, szczególnie jeżeli już jesteś wymeldowany, prawda? No nie możesz mieć kontaktu z osobą karaną z rodziny. To to to chciałbym Cię pocieszyć, że możesz, ale ale gdzie jest ta elitarna grupa, jak się do niej dostać, prawda? Dobra Wielkopolska dużo chętnych, na pewno mniej niż w Rzeszowie także, także nie będę tutaj oszukiwał Cię, że w województwach tych nazwijmy to najlepiej stojących w Polsce, czyli pięć województw mazowieckie Wielkopolskie, Dolnośląskie, coś tam jeszcze jakieś dwa. Chyba, chyba pomorskie, to, to raczej, raczej nie jest aż tak źle, prawda? Natomiast ściana wschodnia jest trochę gorzej trochę gorzej, prawda? Ibramowicz, Kaf Kafiedra, witam. Kurde, widzę, że mamy yy, kogoś tutaj narodowości, albo ukraińskiej, albo rosyjskiej, żebym potem nie był oskarżony o kontakty z Petrą Poroszenką albo z Putinem, kurczę, na moim prywatnym. Ale witaj, prawda? Zdrastwój Ibramowicz katedra, Kafiedra, Mm, hy, hy, hy, hy. Stereo, z tego co zauważyłem, trzeba szczerze konkretnie odpowiadać Na rekrutacji rozmawiałem chwilę z psychologiem, odpowiadałem jej ostro i na temat, wręcz żeby wyszło na moje, jednak że jednak ona się myliła. No Stereo, napisz czy zdałeś, czy nie zdałeś, prawda? Napisz czy zdałeś, czy nie zdałeś Chapoks, mam wrażenie, że jak nie teraz, potem będzie ciężej, więcej chętnym dzisiaj do, dzięki podwyżkom. Chapoks, mogę tylko jedno powiedzieć, yy, mogę tylko Chapoks jedno powiedzieć, że yy, jest w tej chwili najlepszy moment na dostanie się do policji. To lepszego nie będzie. Takiej bryndzy z kandydatami dawno nie mieli. Podwyżki już troszeczkę, znaczy idzie to sprawa dwutorowo, Podwyżki troszeczkę, jakby to powiedzieć, osłodziły służbę, prawda? Jest lepiej, zawsze te 500 zł na łapę, czy tam coś koło tego, to jest fajnie, natomiast, Zorientowali się, że no nie mogą bezkrytycznie brać każdego durnia, każdego patałacha. No, no, taką jako, takich, jakich sobie policjantów nabiorą teraz, to takich będą mieli za parę lat. Owszem, tam część wyleci ze szkółki, część wyleci w pierwszych latach służby, natomiast. Um, Natomiast yy, niestety, część policjantów po prostu się nie nadaje do bycia policjantami. Łukasz, jaka, jako że u Pana miejsca są zajęte, poleciłby Pan jakąś firmę, czy stronę zajmującą się przejściem Mutiego? Jest ich tam w internecie. Jedyne, jedyną firmę, którą nie polecam, to goście, którzy reklamują się przez AdWords Tam to, jak sobie wpiszesz, słowo kluczowe, to znajdziesz. Jest to jakaś dla mnie szarlataneria, prawda? Zgodność z Multim jest 10%, prawda? Natomiast, natomiast resztę to masz tam do wyboru, do koloru. Nawet są jakieś testy gazetowe, także Dokładnie tutaj Marcin, piszesz, jakość kandydatów jest wciąż słaba więc to jedyny moment na dostanie się Jakość kandydatów jest słaba Wiem, że tylko dlatego daję pytania tego gościa, ponieważ wiem, że się on nie dostanie był bardzo słaby, z jakiegoś powodu ponad 4 razy nie zdał, a tak naprawdę to trochę więcej. No ale mimo wszystko, coś go do tej policji ciągnie i coś oni muszą z tym typem zrobić. Jaki jest według pana średni wynik punktów z MS-u? Nie wiem, no jakiś taki przyzwoity, to w tej chwili jest 40 punktów, a Yy, chyba zdać już można od 20, prawda? Julkę B. Kurde, skoro teraz jest najlepiej, to, to zastanawiam się, jak za 4 lata będzie z rekrutacją. To musisz Julkę B. Jackowskiego zapytać jasnowidza. To, to on będzie najlepiej wiedział. Bo ja na przykład 4 lata temu w życiu bym nie powiedział, że, że będzie to, co. Będzie jeszcze tam w 2017 na końcówce starego Multi'ego. Jak mi wycięli 7 osób pod rząd, to po prostu zwątpiłem w swoje szkolenia. Stereo, jeżeli chodzi o rekrutację, to jak najbardziej uśmiechałem się, próbowałem i próbowałem wcisnąć moje błędy na rozmowie, lecz odpowiadałem bardzo dokładnie. Wręcz pytałem się, czy jest coś dopowiedzieć. Aha, no rozumiem, że Stereo jesteś już w policji, albo przynajmniej po Multim, prawda? Sheikus Trzeba mieć wykształcenie średnie, aby dostać się do policji. No średnie trzeba mieć, średnie bez matury. Stereo będzie próbowała na nas na was naskakiwać, ja się uśmiechałem, pokazałem z dobrej strony. No i dobrze Stereo, kurde. Maria Barwińska. Byłam na spotkaniu rekrutacyjnym KSP, poziom ludzi Pozostawia wiele do życzenia, nie ta wiedza nie wiedzą z czego będzie TWA. No, no to jest cel tego postępowania rekrutacyjnego jest niestety między innymi taki, żeby wypierdolić tych najgorszych głupków. Dobrać jakiś sensownych ludzi. No, ale bądźmy szczerzy, no płacą ile płacą ja już na przykład, bym do policji nawet gdyby mnie, tam, gdyby mnie tam bardziej dociągnęło, nie poszedł, po prostu za dużo zarabiam. No, natomiast, jeżeli policja jest naprawdę twoją pasją, twoją tą jakąś tam nie używaj tego słowa marzeniem, nie używaj marzeniem, prawda, od dzieciństwa, no to y, oczywiście nie używaj na rekrutacji, no to, to dlaczego się nie sprawdzić? No, od biedy, nawet jak się dostaniesz, zobaczysz, że to jest nie dla Ciebie, wylecisz ze szkółki, nic się tam wielkiego nie stanie, no i tyle. Aleksandra, czy są jakieś kursy szkoleniowe poza szkołą, studiami, aby po prostu mieć jakąś większą wiedzę? Znaczy, chodzi Ci o większą wiedzę do policji, czy czy... czy, czy? No, są... Kursy, które dają punkty, to są na pewno jakieś kursy na prawo jazdy kategorii C, na prawo jazdy kategorii A, są tam jeszcze jacyś ratownicy medyczni, czy inni, ale no to raczej raczej sprawdź sobie to w internecie, prawda Słuchajcie, kończę jeszcze tak sobie przelecę tutaj tanka yy, widzę hangout był odparliśmy tutaj z moderatorem <grymne> Najazd troli, prawda? Yy, także część ludzi tutaj już więcej się na tym kanale nie wyświetli No ale, ale cieszę się, że, że, że tak powiem yy, z tego, ponieważ yy, tam, gdzie jest jakiś hejt, gdzie jest troll, to znaczy, że jest jakieś spo, spolaryzowane, mo, mo, spolaryzowana moja widownia i trochę nam lubią poprzeszkadzać trochę nam lubią poprzeszkadzać Sharon Baron, Maria, nie przejmuj się sporo, by dało, jakbyś z stołecznej straży miejskiej pracowała sporo to ułatwia i specyfika miasta sprawia, że uświadomisz sobie e, czy tego chcesz. Powiem Ci, Sharon Baron, jestem z szacunkiem dla Stołecznej Straży Miejskiej, ponieważ pierdolnęła mi kiedyś mandat przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. Stanąłem nie na parkingu, tylko na trawniku. No i parę złotych trzeba było wybecelować, prawda? ale grzecznie zapłaciłem. Jestem czysty. Łukasz Pytanie o trudną sytuację. Pracowałem na stacji. Pijany facet chciał odjechać samochodem, ale go wyciągnąłem, ale nie zadzwoniłem po policję, kazałem yy, tylko kazałem mu wrócić do domu pieszo, mówić o tym psycho. No powiem szczerze, yy, według mnie powinieneś wezwać po policję, ponieważ może być ide, identyczne zapytanie, yy, czy przyszedł twój pijany kolega do pracy, to kazałeś mu wrócić do domu pieszo, prawda? No, przyszedł kolega pijany na służbę. No i, i, i tak jak postępowałeś z tym go, Oczywiście z ludzkiego punktu widzenia cię rozumiem, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pochwalenie się tutaj policji, powiedzenie psychologowi uważam, że zrobiłeś źle. Mm -hmm, mm -hmm. Skiba mam pytanie, jak wygląda w Gdańsku rekrutacja? Oglądam wszystkie pana filmy, dają dużo do myślenia. No, cieszę się, że, że, że, że myślisz, prawda, bo nie mam jakiejś takiej jednej, nie ma jednego rozwiązania na wszystkie komendy. Jeden psycholog ma lepszy dzień, drugi ma gorszy. Czasami trzeba coś pomyśleć, ad hoc, prawda, czasami jakąś fajną odpowiedź dać. No, no, fajnie by było, gdyby tylko wyklepał ten teścik z komputera. Yy, w, w, tak jak mówię, na prawo jazdy test, a potem bez problemu zdał. Yy, przeszedł rozmowę u psychologa, prawda? Lukson. Pozdrawiam MS. Jutro psycholog. O, jeżeli masz jutro MS, yy, to jakbyś Lukson odpowiedział na pytanie. Często mi się pocą ręce, prawda? Czy, często mi, czy cze, często mi się pocą ręce? Tak czy nie, prawda? Takie pytanie ci dam na jutro. Kosa, rasa, rado. Panie Darku, czy jeśli się ma 19, to nie jest za wcześnie na podjęcie decyzji odnośnie wstąpienia do Policji? Jeżeli kosa, czujesz, że, że tak jest, to, to, to, to się staraj, prawda? Aczkolwiek często łupią tak zwaną osobowość niedojrzałą. Nawet w, na komisji dają, że do 25 roku życia mężczyznę uznają za niedojrzałego. Skiba, mam pro, problem, problem z nadgarstkiem, usztywniony nadgarstek, niczym to nie przeszkadza, jedyna wada, że pompki muszę robić na pięściach. Nie przyznawaj się, nie będzie problemu. Symetryczny. Mam pytanie odnośnie dodatków dla policjantów. Dodatek mieszkalny. Czy, mógłbym, czy mógłby Pan wyjaśnić, na czym polega? Nie wyjaśnię Ci symetryczny. Nakręciłem kiedyś, że nie byłem policjantem i nie mam pojęcia, jak te dodatki wyglądają. prawda? Wygoogluj, to pewnie Ci odpowiedzą wszystko i będzie ok. Emilia, witam jak jest z rekrutacją, jeśli chcemy składać papiery w innym województwie. No jest bez problemu, tylko musisz jakieś tam uzasadnienie dać, czemu chcesz w innym województwie, prawda? I czasem ma to sens, ponieważ jeżeli ktoś nie zdał, jeżeli dziewczyna nie zdała trzy razy w Katowicach, już powiedzmy, czy mam taką dziewczynę, nie zdała Multiselect celująco, a na rozmowie kwalifikacyjnej w Katowicach ją kurwa uwalają i dają 34 punkty złośliwie, prawda? 34-35, no to zmiana komendy tutaj ma jak Najbardziej sens, prawda? Hmm. Czyli dokładnie, Cezary tutaj odpowiada: yy, Składasz do wojewódzkiej w innym województwie, ale przygotuj się na pierwsze pytanie, dlaczego tutaj, a nie w swoim województwie? Odpowiedzi są różne: najczęściej tam mam jakiegoś partnera, z którym się chcę przenieść, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Um, dobra. Słuchajcie, kończę. Wydaje mi się, że godzinka to, to żeśmy się pogadali żeśmy się pogadali, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś tam pytanie no, wyższe prawnicze czy, czy coś pomaga, czy nie pomaga. No i w zasadzie Marcin Ci odpowiedzi, odpowiedzi udzielił w niczym Ci nie pomaga, jak jesteś kiepski na multi w niczym Ci nie pomaga. Dopiero potem to wszystko wychodzi w praniu, czy te wykształcenia wyższe, niższe, czasem się lepiej właśnie sprawdza gość średnie bez matury, niż magister, który ma ganiać żula. Jeżeli chodzi o wyższe prawnicze, przeszkoliłem kiedyś syna kolegi, kolegi z klasy, chłopak miał wyższe prawnicze, dostał się do Policji, a potem nagle mm, zaczął pracować u jakiegoś mecenasa, dawać mu opinie prawne, no jak zaczął mu dawać te opinie prawne, to zobaczył, że trochę u mecenasa może zarobić więcej niż w Policji, no i się z Policji wymiiksował. Czy to prawda, że szkoła z Słupsku jest najbardziej wymagająca? Kurde, nie wiem. Musiałbym rzucić pytanie na mojej elitarnej grupie. Czy osoby tuż po liceum mają mniejsze miejsce, na, yy, szanse na dostanie się? Takie same szanse ma. Yy, Luxon, rozmawiając z kolegą policjantem, doradził, żeby zwracać głównie uwagę, w czy w pytaniu jest często, czy czasami, bo to są słowa pod klucz, yy, tak zwane i od nich zależy. No, dobre rady, sobie sława, zasady. Yy, dobra. Słuchajcie, koniec wydaje mi się godzinka wystarczy, bo już Pytania stają się takie trochę miałkie, jakieś niewiele wnoszące dla całości. Jeżeli ktoś ma jeszcze odpowiedź na pytanie, czy często mu się pocą ręce, zapewniam Cię, że to pytanie na Multim będzie. Jak to oglądasz w powtórce? To zrób to oczywiście w komentarzu do tego wideo. Także pocące się ręce, czy się, czy się nadajesz do policji, prawda?